Cześć, mam na imię Paweł. Chciałbym wam zaprezentować dzisiaj nowość na tych targach. To jest nowa Yamaha R1, model 215. Zupełnie nowy, oczekiwany, bombowy. Słuchajcie, co on takiego w sobie ma? To jest motocykl supersport, do przystosowany na drogę. Tak naprawdę pierwszy raz w historii prawdziwa torówka zrobiona na ulicy. Możecie tu korzystać ze wszystkich technologii, które do niedawna dostępne były były tylko dla jeźdźców MotoGP. Tak naprawdę większość rozwiązań zastosowanych w tym motocyklu jest to takie, są to takie rozwiązania, które jeszcze dwa lata temu wykorzystywali jeźdźcy typu Rossi czy Lorenzo. Ten model został upodobniony do Yamachy M1, czyli dokładnie do Superbike w MotoGP. Został wyposażony w najnowszą elektronikę to jest oczywiście kontrola trakcji, uzależniona od złożenia, przyspieszenia przeciążeń to jest ABS uzależniony też od tych wszystkich parametrów. To są mapy zapłonowe, to jest genialna masa, 199 kg w stanie gotowym do jazdy, to jest telemetria zaawansowana, możecie sami sobie mierzyć, ustawiać swoje czasy. To są możliwości konfiguracji wszystkich ustawień, to jest zaawansowana kontrola startu, launch control, znany z Formuły 1, znany z MotoGP. Czy się motocykl podoba, musicie ocenić sami. Rozwiązano tu wiele rzeczy w sposób przemyślany dla użytkowników torowych. Te lampy można łatwo zdemontować, motocykl dzięki temu można łatwo przystosować na tor. Co do większej ilości informacji, to zachęcam Was do wizyty u nas to jest w salonie Yamahy na ulicy Żegiestowskiej. Jeżeli przyjdziesz, na pewno więcej rzeczy Ci wyjaśnię, dlaczego warto za ten motocykl zapłacić cenę, którą Yamaha rząd macie okazję widzieć najnowszy kokpit Yamaha to jest dokładnie taki wyświetlacz jaki znany wam z e, smartfonu. Tutaj proszę widać czujniki żyroskopy wszystko mierzą. Oczywiście więcej informacji możesz mieć dostępnych na tablecie który jest system konfigurowania tego pojazdu z tabletu jest e, opcją. Tutaj widać też możliwość konfiguracji zawieszeń to tutaj już tej bardzo prosty sposób od góry tutaj przyciski do regulacji wszelakich ustawień tego motocykla plus tutaj możliwości jest tak dużo konfigurowania to jest motocykl jeżeli ktoś ma tylko wiedzę chęć jest w stanie go skonfigurować pod siebie lepiej skonfigurować ustawienia wszystkich systemów do użytku na konkretnym torze sportowym czy użytku do określonych preferencji jeszcze raz Zachęcam e, przyjdź, sprawdź na żywo, zobacz możliwości finansowania tego motocykla. Przekonaj się, że naprawdę hasło, które jest i które towarzyszy temu motocyklowi, czyli We Are One, to nie jest nic na wyrost. Oglądacie ten motocykl na targach, natomiast ja na, mam na imię Paweł, pracuję u wrocławskiego dealera Yamaha, to jest firmy Motorland, na ulicy Stowskiej 3. Zachęcam do wizyt. Jeżeli masz pytania, e, potrzebujesz pomocy, skorzystaj. E, nie jestem zero-jedynkowy na Yamaha. Jeżeli tyczą się Twoje wątpliwości, również innych marek, chętnie pomogę.